Kiedy tracimy pracę lub spada na nas nie się przewidzieć niebezpieczeństwo, to poczucie natychmiast się obniża. Szymon i inni rybacy z jego spółki pewnie niejednokrotnie doświadczali porażki na gruncie zawodowym, wracając do domu po całonocnej pracy z pustymi rękami. Tak było i tej nocy. Rano oczyszczają